Dzień dobry, nazywam się Marcin Koziom, jestem pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Witam Was w moim studiu. Z tego studia na co dzień prowadzę spotkania na żywo, online, dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, w e, szkołach i bibliotekach. A dzisiaj opowiem Wam o kilku swoich książkach i moich pasjach. Niektórzy z Was mogą mnie, mnie już znać, a niektórzy dopiero poznają w tym roku szkolnym. Ci, którzy idą właśnie, czy chodzą, są w tej chwili właśnie w klasie piątej. Jeżeli otworzą podręcznik o ten właśnie, na stronie 315 to odnajdą fragment książki Skrzynia Władcy Piołanów, lektury szkolnej i jednej z moich książek. Ci, którzy są w klasie 6, znajdą podobny fragment w tej oto książce albo takim oto o podręczniku. A ta książka, ja wiem jak zazwyczaj reagujecie na słowo lektora, ale ja wam gwarantuję, że Skrzynia Wadca to jest wyjątkowa książka, bo to jest kryminał. Kryminał i to jeszcze kryminał oparty na faktach. Jednym z jego bohaterów jest wynalazca Nikola Tesla, ale też wasi wieśnicy Julka, Tom i pies Spike. A historia Nikoli Tesli? Naprawdę, w każdym szczególe oparta jest na faktach, chociaż wydaje się zupełnie nieprawdopodobna. W drugiej części, no właśnie, bo to jest cykl Detektywi na kółkach, bohaterowie, młodzi detektywi, e, tym razem wybierają się do Egiptu na wakacje, no i znowu ich przygody spotą się z wydarzeniami z przeszłości, a te wydarzenia będą oparte podobnie jak poprzednie poprzedniej książce na faktach. A ja Wam zdradzę, że jeszcze w tym roku będzie trzecia część tej serii Detektywi na kółkach, ale o tym o tym przekonacie się już niedługo. Niektórzy może słyszeli, że oprócz tego, że pisze książki, to także kolekcjonuje stare komputery. To prawda. W mojej kolekcji jest około 150 takich oto komputerów. Każdy jest inny i każdy ma 30, 40 lat. No i każdy z tych komputerów doskonale jeszcze działa. A dlaczego o tym wspominam? A to dlatego, że napisałem szaloną historię komputerów, książkę, Właśnie, o tym, jak, jak to się stało, że dzisiaj macie w kieszeni super komputer w postaci telefonu, smartfona. Ta książka wygląda tak, jakby wyszła z Minecrafta i naprawdę to będzie fascynująca podróż w czasie, której nie czyta się od deski do deski, tylko na wyrywki. I opowiem Wam jeszcze o jednej mojej pasji. Kocham konie. Nauczyłem się kilka lat temu jeździć konno i o koniach napisałem książkę. Nie sam, tylko z Panią Katarzyną Dowbor, którą pewnie kojarzycie z telewizji i z programu Nasz Nowy Dom. Yy, Stania potęczą trzy książki o koniach właśnie, czarnakomały maść na maść, wojnę na miny, a w tych książkach oprócz zabawnych przygód, także zagadki filmowe do odblokowania na telefonie albo komputerze przygotowane przez, przez Panią Kasię i jej wspaniałe konie. Yy, a jeżeli ktoś z Was lubi... Wycieczki do lasu, to Was bardzo mocno zachęcam do tej oto serii Pogoda dla Puchaczy. Te książki stworzyłem wspólnie z panem Badkiem Jędrzejakiem, Jakiem, prezenterem pogody. To są książki o przygodach zwierząt, słów w szczególności, ale nie tylko o lesie, o przyrodzie, ale także o pogodzie. Właśnie więc pan Badek nagrał filmy i zagadki związane z pogodą. Inna moja pasja wielka to podróże. Napisałem serię książego Wombacie, Maksymilianie. Te książki dostały nagrodę Magellana dla najlepszej książki podróżniczej roku. I mam nadzieję, że z tym sympatycznym bohaterem, Wombatem, właśnie także wybierzecie się w jakąś podróż. Czy to do Butanu, Nepalu albo do Chin. Naprawdę fantastyczne przygody, na dodatek książki interaktywne. No a na koniec. Wspomnę jeszcze o najmłodszych, zupełnie najmłodszych czytelnikach. Puzda i rasa i kod dostępu, dwie książki dla tych, którzy dopiero co nauczyli się czytać, ale już książki e, połykają. No i tych, którzy myślą, że matematyka jest fajna, to dla nich szczególnie, oraz dla tych, którzy którzy myślą, że matematyka jest trudna. No, dzięki tym książkom dowiecie się, że matematyka może być fantastyczną przygodą i to może być świetna, świetna pozywka. Te książki otrzymały nagrodę główną oraz wyróżnienie w konkursie Komitetu ochoty Praw Dziecka w tym roku. Moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie czytać te książki, poznacie bohaterów tych książek, ale mam też wielką nadzieję, że będzie okazja do tego, żebyśmy spotkali się na takim spotkaniu online, na żywo. Na żywo, podczas którego będziemy mogli samemu rozmawiać, nawet się widzieć i niebawem, mam nadzieję, będzie ku temu okazja. Do zobaczenia!